Znajdź zbiór rozwiązań nierówności. 5x dodać 7 jest większe niż 3 razy x plus 1. Trzeba doprowadzić do tego, by po lewej stronie był sam x. Najpierw uprośćmy prawą stronę. 5x dodać 7 jest większe niż i rozbijamy nawias. 3 razy x plus 1 to jest to samo co 3 razy x plus 3 razy 1, a więc 3x dodać 3 razy 1, czyli. 3. Teraz umieśćmy wszystkie x -y po lewej stronie, odejmując 3x od obu stron. Wtedy 3x zniknie z prawej strony. Odejmuję 3x od obu stron nierówności i otrzymuję po lewej 5x, odjąć 3x to jest 2x, dodać 7 jest większe niż. 3x już nie ma. Po to właśnie odjęliśmy 3x od obu stron. Zostało tylko 3, zatem większe niż 3. Teraz odejmijmy 7 od obu stron, aby pozbyć się tej siódemki z lewej. Odejmuję 7 od obu stron i otrzymuję po lewej 2x dodać 7, odjąć 7. To po prostu 2x jest większe niż 3 odjąć 7, czyli minus 4. Spójrzcie, mamy 2x jest większe niż minus 4. Aby tu został x, wystarczy podzielić obie strony przez 2. 2 jest liczbą dodatnią, więc nie trzeba zmieniać znaku nierówności. Po prostu dzielimy obie strony przez 2 i otrzymujemy… x jest większe niż minus 4 drugie, czyli x jest większe niż minus 2. Zbiór rozwiązań wygląda więc następująco. Oś liczbowa… Może wyjdzie mi równiej. Wciąż nie jest idealna, ale może być. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3… x jest większe niż minus 2. Nie większe lub równe minus 2. Tu nie ma dopuszczonej równości, więc musimy wykluczyć minus 2. Robimy to otaczając tę wartość kółkiem. Wszystkie wartości większe niż minus 2 spełniają tę nierówność. Należą do zbioru rozwiązań. Wszystko powyżej to poprawne rozwiązania. Sprawdźmy to, wybierając wartość rzekomo poprawną i rzekomo błędną. 0 powinno spełnić nierówność, bo jest większe niż minus –2. Sprawdźmy. 5 razy 0 dodać 7 ma być większe niż 3 razy 0 plus 1. Po lewej mamy 7, bo to się równa 0. 7 ma być większe niż 3 bo tu mamy 3 razy 0, dodać 3 razy 1. 7 ma być większe niż 3 i jest. Teraz sprawdźmy wartość spoza zbioru, na przykład –3. 5 razy –3, dodać 7. Sprawdźmy, czy jest większe niż 3 razy –3 plus 1. Po lewej mamy –15, dodać 7, czyli –8. Piszemy –8 a po prawej minus 3 dodać 1 to jest minus 2 razy 3 równa się minus 6. Minus 8 nie jest większe niż minus 6. Minus 8 jest bardziej ujemne niż minus 6, więc jest mniejsze. I to dobrze, bo minus 3 nie zawiera się w zbiorze rozwiązań. Wartość ze zbioru okazała się poprawna, a wartość spoza zbioru okazała się błędna, więc jest dobrze.